100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10 tysięcy. 10 tysięcy dolarów. Za tyle to nie kupię nawet kawałka spódnicy sukni ślubnej. Dziś w odcinku będzie o najdroższych sukniach ślubnych świata. Za setki tysięcy dolarów, a niektóre z nich kosztowały nawet miliony. Przed Wami top ten. Zapraszam Cię do obejrzenia produktów w moim sklepie. Link znajdziesz w opisie i klikając w kółeczko w prawym rogu. Miejsce 10 w rankingu zajmuje suknia ślubna Madonny z 2000 roku, którą miała na sobie podczas ślubu z reżyserem Gajem Ritchie. Suknia kosztowała 80 tysięcy dolarów i została zaprojektowana przez jej przyjaciółkę Stella McCartney. Ta suknia ślubna bez ramionczek została wykonana z jedwabiu w kolorze kości słoniowej. Bardzo istotne były tutaj dodatki. Całości dopełniał 37-karatowy diamentowy naszyjnik oraz wart 250 tysięcy dolarów diadem, który piosenkarka wypożyczyła. Miejsce 9. Zajmuje suknia ślubna Wiktorii Beckham, którą założyła na ślub z Davidem w 1999 roku. Suknia kosztowała 100 tysięcy dolarów i została zaprojektowana przez królową sukien ślubnych Werewong. Wong. Niestety przez wielu została okrzyknięta kiczowatą, a co ciekawe Victoria podobno mają w swojej szafie do dziś. Suknię za 100 tysięcy dolarów miała na sobie również Jessica Biel w 2012 roku podczas ślubu z Justinem Timberlake'em. Ta przepiękna różowa kreacja została zaprojektowana przez Dom Mody Gian Baptista Vali. Wszystko miało być utrzymane we włoskim klimacie, stąd włoski projektant i Włochy jako miejsce ceremonii. Miejsce siódme to warta 125 tysięcy dolarów kreacja Melanie Trump z 2005 roku, autorstwa Domu Mody Christian Dior. Podobno była nie tylko bardzo droga, ale również bardzo ciężka. Na nieco droższą, bo kosztującą 140 tysięcy dolarów suknię, zaprojektowaną przez Christiana Lacroix w 2000 roku zdecydowała się Katarina Zeta-Jones. Kreacja, którą miała na sobie aktorka wychodząc za Michaela Douglasa, uszyta była z najwyższej jakości jedwabiu, z połyskującym gorsetem, głębokim dekoltem i długim trenem. 10 tysięcy dolarów więcej, czyli 150 tysięcy dolarów kosztowała suknia ślubna Lady Dee. Lub Diany z księciem Karolem w 1981 roku oglądało blisko miliard ludzi. Nic dziwnego, że ta pełna przepychu, wykonana w barokowym stylu zaprojektowana przez Davida Emanuela kreacja, była później kopiowana przez miliony panien młodych na całym świecie. Na czwartym miejscu uplasowała się Amal Clooney i suknia projektu Oscara de la Renty. Cena? 380 tysięcy dolarów. W 2014 roku wybranka Georgia zdecydowała się na tę kreację ze względu na niesamowite koronki i ręcznie robione hafty. Na miejscu trzecim jest suknia Kate Middleton z 2011 roku. Zaprojektowała ją Sara Barton, dyrektor kreatywna u Aleksandra McQueena. Warta 400 tysięcy dolarów kreacja była najbardziej wyczekiwaną suknią ostatniej dekady. Długie, ręcznie wyszywane, koronkowe rękawy, podkreślające talię gorset oraz 2,5 metrowy tren stworzyły prawdziwie królewską stylizację. Pół miliona dolarów! Tyle za swoją kreację zapłaciła Kim Kardashian. Jej ślub z Kanye Westem był wydarzeniem towarzyskim 2014 roku. Panna Młoda wystąpiła w sukni ślubnej projektu przyjaciela pana młodego Ricardo Tisci z domu mody Givenchy to piękna, koronkowa suknia z trenem i welonem, z przodu względnie grzeczna, z zabudowanym dekoltem, ozdobiona perłami, z tyłu kusiła odkrytymi plecami. Dodatkowo idealnie podkreślała talię. Miejsce pierwsze zajmuje suknia, którą na ślub z Benem Affleckiem w 2009 roku miała założyć Jennifer Lopez. Niestety, para na kilka dni przed ślubem się rozmyśliła. Suknię ślubną zaprojektowała Vera Wong i ozdobiona była ona tysiącami pawich piór. Przy jej powstawaniu przez ponad dwa miesiące pracowało aż 8 osób. Ogromne uznanie suknia ta zyskała w Chinach, gdzie pawie pióra są silnym symbolem szczęścia i pomyślności. A teraz czas na cenę. Uwaga, uwaga – półtora miliona dolarów. No i na koniec muszę Wam wspomnieć jeszcze o dwóch kreacjach. Co prawda na żadną z nich nie zdecydowała się znana osoba, ale to zdecydowanie najdroższe suknie ślubne świata. Pierwsza z nich to wykonana przez japońską projektantkę Yumikatsura Kreacja, ozdobiona niezliczoną ilością pereł i wyjątkowym rodzajem diamentów. Do tego białe złoto. Cena? 8,5 miliona dolarów. Druga to warta 12 milionów dolarów kreacja zaprojektowana przez Renner Strauss. Została zaprezentowana podczas zamkniętego pokazu w hotelu Ritz-Carlton w Kalifornii na modelce Lisie Harrington. Swoją cenę zawdzięcza licznym brylantom zdobiącym gorset. A jeżeli szukacie sukni, w której będziecie wyglądać jak milion dolarów, ale nie chcecie tyle za nią zapłacić, to koniecznie zobaczcie moją kolekcję.